Szeregówka na Rumiankowej we Wrocławiu, pomiędzy Zagłoby a Komeńskiego Dalej autostradowa obwodnica Wrocławia Jakaś tam budowa na przedłużeniu Komeńskiego Jeszcze raz szeregówka A tutaj deweloperka wzdłuż Rumiankowej Osiedle Żerniki Wrocław Sfilmowane 18 lutego 2000 14 roku